Niestety, nawet mój Ford Kuga ma małego pecha w Bieszczadach Jakimś cudem zjechałem do rowu No i czekam ładnie na pomoc drogową Także umiejętności cofania i zawracania z zachowaniem dobrej widoczności nigdy nie jest za wiele 16 sierpień 2013 roku, piątek.